I chcący pierwszego pokonać To normalna rzecz, spojrzenie gibona Chwila zatrzymania, sez druga strona 12 potraw, co dziesiątych domach Zakazany owoc i wypuszczona lotka Zawołaj o pomoc, wtedy szybciej skonasz Ubrany jak zomo. omo, cudu nie dokonasz, bo dooko Rzeczywistość jest popierdolona, a sam myśląc za dużo często bolisz się na System nie daje ci szansy na rozwój, podziękuj więc życiu za pracę. Lecz kurwa umiera nadzieja, Eudete na święta polewa polewa Butonę w tych dźwiękach, zobacz co system daje ci promocja. Proporcja pieniądza do szczęścia jest wątła, że obudzimy się lub lękniemy w krował. czy odwiedził się kiedyś mikołaj. To życia, materiał to zdobyć, pieniądze to słodycz, Na Tracą czy ulica, wszystko dane jak na dłoni, lecz się nie kolenda, na kolenda, groteskowa liga, aranżacja w święta Lepsza niż partyjna, idea już poprzekręcana przez polityka Każdy by chciał wyrwać kawał życia bomba dla wszystkich, a później z lipa Uważa, byś od tego wszystkiego się nie szykał Bo wszystko jest dla ludzi plus temat na tu życia Mniej licz te twarze, niby te same, lecz inaczej patrzę, co widzę to czuję, szanuję przypadek Przypadkiem to czas, w którym odczuwam bardziej, co daję swej matce, co zmienić na prędce Że nieważne, ma chwile na wędce, utrzyma mnie w czasie jak najdłużej, najwięcej Posługa tego każdy, co lubi ranić serce, coraz ludzka skatura wygląda odświętnie, jesteś też mi pomoc, ja podziękuję pięknie. Więzienie. Może nadejdzie dzień, dzień, dzień, który będzie dla nas świętem Obudzimy się rano w normalnym systemie też mi pomoc, ja podziękuję pięknie A tu spodniach ja morą, naszym cię więzienie Może nadejdzie dzień, który będzie świętem Obudzę się rano w normalnym systemie